Siemano, mano jestem oczywiście Zyrox, a to kolejny film na moim kanale, a dziś przedstawię wam Fuzzbota, czyli pewną aplikację, która robi wiele naprawdę rzeczy. Zapraszam do oglądania. Dobrze, tak więc zacznijmy od tego, że FuzzBot jest aplikacją darmową yy, i pobieramy ją, yy, słuchajcie, ze strony FuzzBot.io Po prostu otwieramy naszą przeglądarkę internetową yy, w moim przypadku na przykład jest Mozilla no i dobra, mamy taką przeglądareczkę Proszę bardzo I co robimy? Będę wam pokazał krok po kroku Żebyście wszystko dokładnie wiedzieli Jeżeli czegoś nie wiecie, standardowo Pytajcie w komentarzach i możecie tutaj Już nawet teraz zostawić łapeczkę w górę Bo naprawdę myślę, że poradnik wam się przyda Ogólnie To jest bot, który możecie zrobić system Monet i tego typu rzeczy, naprawdę Wiele, wiele rzeczy Bardzo mnie prosiliście, żeby coś takiego zrobić Robię to dla was, proszę bardzo Dobra, pobieracie takiego bota ze strony FUSBOTJO Otwierała się wtedy taka strona i po prostu klikacie Free Download um, Macie tutaj w ogóle um, Thank you for using Usbo Czyli no, dziękujemy za użycie za I tak dalej i pobieramy Po prostu, że my jesteśmy EU, czyli Europa Pobieramy e, zależnie od naszego Systemu, czyli jest to bitowy lub 64 ja mam 64 Bitowego, pobieramy Instalujemy, no chyba proces instalacji jest bardzo łatwy Nie muszę wam tego pokazywać Dobra, kiedy pobierzemy Po prostu instalujemy naszą aplikację i po pierwszym otwarciu pojawia nam się takie oto mm, okienko No i co robimy? Zaczynamy słuchajcie od tego, aby po prostu e, połączyć nasze konto z Google Czyli po prostu bierzemy e, status bot login Czyli bot, konto naszego bota Logujemy się po prostu w Google Wszystko jest oczywiście bezpieczne e, Logujemy się tutaj jako mój bot, na przykład fajny bobber Miałem takiego bota, więc po prostu sobie e, tutaj potwierdzam No i proszę bardzo, potwierdzono, że tam... E, no, wiecie. No, No, no, wiecie o co chodzi. Dobra. E, kolejne. Tutaj macie status streamer login i lo tutaj logujecie się, uwaga, jako e, streamer, czyli po prostu wasze konto na YouTube. Logujecie się tutaj, zezwalacie na wszystko i jest wszystko gotowe. Tutaj nie musicie nic wypełniać, tu akurat jest wszystko... Mm, to, to nie jest zbędne, chyba, że jakieś... E, chcecie na przykład wspierać twórcę tego fullzbota za minimum 5 dolarów, wtedy dostajecie takie specjalne możliwości, ale po prostu Darmowe to darmowe, robimy poradnik o darmowym aktualnie Dobra, więc yy, tak, wszystko mamy już zrobione Tutaj bot jest połączony yy, No i oczywiście odpalamy bota tutaj klikając connect Ale my tego nie robimy, bo zajmiemy się yy, ustawieniami tego bota Dobra, tutaj Będą nam się pojawiać wszystkie rozpiski Tutaj waivers Będą na się pojawiać wszystkie rozpiski Naszych widzów Kto ma na więcej monet Tutaj Klikając poszczególne tutaj rzeczy Po prostu nam się ranking Już wielokrotnie mogliście to na przykład Widzieć na moim live'ie Yy, dobra, kolejna tutaj mamy To jest czat tutaj, po prostu jeżeli macie Streama, to tutaj będzie się pojawiał Czat, to nie jest akurat nic interesującego Następne mamy yy, aukcje Aukcje po prostu yy, Mamy na przykład, możemy au robić aukcję O o wodę na przykład i po prostu kto może to zrobić. Rangami się za chwilę zajmiemy, ale to jest, że każdy. Tutaj mam od subskrypcji, subskrypcje i sponsorzy. Sponsorzy czy moderatorzy. To jest po prostu dla kogo, kto, kto będzie mógł to robić. Tutaj mamy taki, um, taki specjalny link, który sobie po prostu wklejamy do OBS, a i wtedy pojawia się odpowiedni overlay. Oczywiście to nie jest wymagane, to jest po prostu taki um, dodatek, żeby było wiadomo o co chodzi. Dobra, um, no to sobie wodę i ta aukcja, no, że nie jest zaraz to teraz nie wystartujemy, ale po prostu startuje aukcja, na której po prostu e, licytują się wodę I biją ludzie, chyba tam wykrzyknik bit czy coś takiego, wszystko macie oczywiście na stronie autora dokładnie Ja wam tylko prezentuję tego bota, to nie jest żaden ciek sponsorowany jeżeli o to chodzi Po prostu bardzo, bardzo mnie prosiliście jak to zrobić, więc po prostu wam e, to mówię Dobra giveaway, kolejna sprawa, czyli po prostu... Na przykład możecie robić Kiwałej na cs e, I po prostu na przykład Kropkę napisać na czacie Kto się po prostu zgłasza do tego konkursu Oczywiście, żeby brać subskrypcję I tutaj możemy dodać e, minut Ile będzie trwało to losowanie e, Tutaj też dodatkowy overlay Oczywiście jest I na przykład kto wygra dostanie tam na przykład Dodatkowe 1000 monet czy tam powiedzmy 10 monet dostanie, prawda? Yy, dobra. Pol. To jest po prostu ankieta. Sobie piszemy tutaj wszystko. Mamy, mamy tutaj minutę. Mamy link. Wklejamy to do OBSa i na przykład piszemy yy, wykrzyknik vote1234, bo akurat to jest 1, 2, 3, 4, Chyba bardzo mi się wydaje, że zrozumiałe. Tutaj oczywiście minuty i tak dalej. Dobra. Mm, bet. Robimy bet. Oczywiście to jest tylko na YouTuba. Jeżeli chodzi o Twitcha, to jest tylko na YouTube. A teraz jak pomyślałem o Twitchu, to, to jest tylko na YouTube, chyba, że jest też na Twitch, ale nie wiem. Ehm, no, tutaj bet możemy się e, <śmiech> też tutaj licytować i tak dalej. Wszystko sobie po prostu tutaj obczajcie, countdown i tak dalej. Ehm, sobie chyba pogarniacie. No i to, co najważniejsze, to co na, najbardziej chcieliście, jak zrobić system monet. Czyli macie tutaj wavers gain, czyli ile monet dostajemy za jaki czas. Na przykład, u mnie jest tak, że za minutę Przybycia na lajwie dostajecie dwie monety, czyli po prostu wpisujecie sobie to tutaj dwa. Tutaj nazywacie jak. jak, jak się nazywa wasza waluta? Na przykład orzechy. Proszę bardzo I tutaj w skrócie, na no to orzechy No, jak to się będzie pisało w komendzie Bo tutaj macie nawet, orze że Komend, żeby sprawdzić mm, Sprawdzić yy, Wiecie, sprawdzić stan tych, stan tych orzechów Oczywiście wszystko tutaj będzie pisać po angielsku Także zaraz się zajmiemy tym, jak to spolszyć A najpierw robimy tutaj Dobra, rangi, rangi możemy sobie stworzyć Oczywiście na przykład tutaj rangę kozak I ta ranga, rangę po prostu Będzie, na przykład albo widz Stworzymy rangę widz i ona będzie automatycznie od nowego wizja, to będzie miał każdy nowy wiz Później sobie damy kozak, który już na przykład będzie oglądał streama przez godzinę Nie jednego streama, a wszystkie streamy Także dajemy sobie tutaj kozaka Następna ranga może być już duży kozak, który na przykład oglądał sobie tutaj 5 godzin i na przykład za to jeszcze dostał e, 10 monet dodatkowo. Tak możemy to sobie zapisać i za takie rangi po prostu automatycznie się nadają. Dobra, kolejna kwestia komendy. Komendy tu jest bardzo rozbudowany system e, i jak z Polski, na przykład taką, jak ja miałem komendę heist, rozumiem, zmieniłem na orzechy, ale i tak dalej, zapraszam oczywiście na streamy i przypominam o w górę, o opeczce w górę pod, pod tym odcinkiem możecie zostawić, bo naprawdę ten Odcinek to troszeczkę dużo kosztował, bo chciałem, żeby to było takie... No moje coś autorskiego, coś... Kto nikt, nikt, nikt, nikt... nie ma po prostu, no ale coś mi nie wyszło, no i... No już mają kilka osób, no ale... Dobra, jak już wszyscy, to wszyscy. już Bądźmy sprawiedliwi, niech wszyscy wiedzą, jak to się robi. Dobra. E, przejdźmy dalej. Komendy. Tworzymy sobie na przykład komendę bober. Tworzymy sobie komendę bober. I po prostu napiszę komendę bober. To, żeby brało outhora, czyli osobę, która wpisała tą komendę. I na przykład... No, fa no fajny jesteś, bober. Tak sobie napiszemy. I po prostu outhor to jest... Yy, to jest nick osoby, tak? I na przykład zrobimy sobie... No, nawet nie musimy tego zapisywać, ale tutaj możemy sobie minimum rank. I na przykład tylko moderatorzy mogą może tą, tą komendę. Tak też możemy oczywiście się zrobić. Tutaj command timeout. Yy, szkoda, że w tym bocie nie ma coś takiego, że... Osoba ma timeouta na tą komendę No ale jest, że po prostu bot timeouta ma na tą komendę ogólnie Więc troszeczkę to jest słabe Ale myślę, że w późniejszych aktualizacjach to zrobię. Dobra, no zapi zapiszmy to sobie I zrobimy komendę high, tak jak jest to u mnie Więc zrobimy outcore Outcore yy, Ma na przykład I tutaj piszemy Points Oj, czekajcie. Wszystko jest tutaj z dolarem, słuchajcie. O, inny tyś. No i to sobie dodamy też dolar, że ma tyle. Po... No bo dobra. tyle ma tyle monet, O, albo orzechów. Dobra, bo tam pisaliśmy orzechów, to... Dobra. Ma tyle orzechów. I tyle. Zapisujemy oczywiście komendę music. Tutaj, słuchajcie, jest taka... Takie coś, bo też niektórzy mi się pytali, jak zrobić komendę music. No tego nie powiem, bo naprawdę bardzo długo to robiłem... No chyba, że tu będzie dużo łapek, no to wtedy wam powiem, jak to zrobić, jest to naprawdę proste, bo domyślna komenda, yy, domyślna komenda jest tutaj yy, kurec song, ale zaspolszczyłem i tak dalej, nie wiem, jeżeli będziecie chcieli taki odcinek, to nie wiem, dużo łapek to, to wam zrobię, albo wam po prostu powiem. Yy, dobra, to w sumie nie wiem, co to jest, jakoś nigdy, to jest chyba, słuchajcie, to jest to jakiś czas pisanie, w sumie nie wiem, w sumie nie wiem, sam tego jakoś nie robiłem, a nie, minimum messages... Time between. To jest chyba właśnie co jakiś czas co się pisze, tak mi się właśnie wydaje. W sumie nie wiem, ale tak mi się wydaje. Możecie wszystko na stronie autora tam oczywiście yy, pisze. Co do jeszcze comments, słuchajcie, jeżeli tworzycie komendę, tutaj macie custom comments. Yy, taką stronę ma się tutaj otwiera w przeglądarce. Yy, I tutaj słuchajcie, będzie wchodzicie sobie anal, comments i tu macie yy, comments coś tam wiecie o co chodzi i tutaj macie w ogóle wszystko opisane że autor co to znaczy i tam różne takie inne rzeczy więc tutaj polecam bardzo serdecznie możecie sobie mm, zobaczyć dobra kolejna sprawa czyli tutaj mamy jakiś bank haste tutaj w ogóle macie naprawdę bardzo dużo rzeczy bo to jest bardzo rozbudowane możecie wszystko tutaj pogarniać potestować Naprawdę bardzo dużo rzeczy. Gambing tutaj macie w Lipkoń i tak dalej, że na przykład mm, ktoś, na przykład, wpisze sobie komendę. Możemy napisać Bober albo, albo konkurs, i na przykład osoba, wtedy bot ma jakieś tam coś tam zapisane, że mm, dany użytkownik, który wpisze to konkurs, to po prostu może wygrać te monety. Pod one się wtedy podwoją I dostanie na je konto Albo po prostu może je stracić Tak to możemy zrobić Na przykład możemy tutaj maksymalnie ustalić 50 Szkoda, że tu też nie ma kursu mojej wiadomości, że przekroczył Ale no to jest bo te, To jest taka wersja, wiecie yy, Dobra, kolejne, słuchajcie Czyli yy, W sumie już tutaj wszystko zrobiliśmy Tutaj mamy yy, Słuchajcie, tutaj mamy Czekaj, gdzie to było, gdzie to było w sumie sam się tu zgubiłem Aha, tu już są takie strony premium Czyli jak tutaj e, na pateonie ich wesprzecie e, Tutaj mamy kolejne Spam system Czyli możecie na przykład jak ktoś napisze Jakieś brzydkie są na przykład gruszka To po prostu bot to może usunąć Na przykład tutaj na minutę Na 10, wtedy ten użytkownik, który to napisze Dostaje timeouta na 10 minut Jeden dzień, minutę Lub po prostu na zawsze, znaczy, że po prostu nie będą wyświetlane jego wiadomości um, Tak samo możemy tutaj Z kapsulokiem i w ogóle inne rzeczy Jeżeli ogarniacie angielski, nie myślę, że Jeżeli ogarniacie angielski, po prostu Myślę, że nie byłoby dla was problemu to ogarnąć Tutaj mamy kolejne tutaj końcy Tutaj mamy, jeżeli ktoś zdonatuje super chatem, na przykład wiadomość Tutaj mamy o... Mm, o, o, o o aukcji Tutaj mamy o, słuchajcie, o... o ankiecie Tutaj mamy znowu obecach, A tutaj mamy takie coś special chat notification Czyli po prostu jak ktoś się zasubskrybuje kanał, to pojawia się jego nick na czacie I to możemy to sobie w sumie e, włączyć No, a tak... W sumie patrząc, to już jest chyba wszystko Tak jak mówię, ten ranking jest naprawdę Przydatny tutaj, po prostu będą Wszyscy użytkownicy, którzy e, Którzy po prostu Jakby to powiedzieć, pojawili się Na waszym live'ie, tutaj możecie na przykład Sobie wyszukać, macie nick TV, możecie Wyszukać i na przykład sprawdzić, ile ma monet Jeżeli robicie jakieś konkursy, tak jak ja to Żeby to potwierdzić na przykład To jest bardzo pomocne, albo możecie komuś też dodać Jak robicie jakieś giveaway. ja po prostu klikacie Edit i tam macie stan monet I w ogóle i po prostu Eee, nie po prostu wiecie No Teraz wam pokażę jak to wygląda w praktyce Okej, okay, także jesteśmy już na moim konfigu Bo to jest już mój konfig taki na streamy eee, I tak wygląda właśnie ta lista Ta lista osób tutaj macie e, Kiedy dołączył, szkoda, że nie ma kiedy ostatnio było. Tak czasami te niektóre takie rzeczy się przydadzą eee, Dobra, mamy na przykład Wpiszmy sobie mm, Wpiszmy sobie jakiś nick Na przykład, nie wiem Dużo jest naprawdę niku na miejscu na, na przykład mogę sobie wymyślić Dawid I pewnie też będzie też będzie. O, Dawid, Dawid los. No i klikamy sobie edit. Tutaj mamy końcy. Ile ma końców, ile minut obejrzał. I możemy na przykład ustawić też rangi. Ja mam tutaj kilka rang. Mistrz, jeden z najlepszych. prawdziwy bobernik, orzeszkownik i tak dalej. Um, no nikomu niestety nie możemy zmienić. Tak, tu jest i... <śmiech> Kiedy dołączył, no to... Nie wiem w sumie po co zmieniać. I tak w sumie z moich ustawień to jest... Tyle, bo więcej tutaj nie ma co w sumie ustawić Jeżeli chcecie same końcy Więcej to po prostu wytłumaczyć Osobom o co tu chodzi, bo wiele osób nie rozumie Ale myślę, że Eee, będziesz rozumiało No, także bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu Mam nadzieję, że wam naprawdę pomogłem To chociaż ten film łapką w górę Oraz subskrypcją Możecie zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie Pamiętajcie także o dzwoneczku, bo jest on bardzo ważny I klikajcie teraz w kartę, aby obejrzeć Po prostu moje poprzednie filmy Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Także do zobaczenia i do następnego Papa. Pa.